Wychodzą już, by wygrać mecz. Pokazać nam, jak walczy się. Panthers tak ma, Błonie i gra. Jakby o krew walka tu szła. Rzuć moment wykonany, to bojo już. Ruszamy znów kolejny cel. Przed nami jest, przyłożyć czas, Kopnięcia tak. powalić go i być Każdy patrz na swe zadanie, Trener ustalił naszą taktykę, Być się nie bawić z tym przeciwnikiem dobrze wykolec... Nowe wygrane, pokazać wam jak Panthers gra, bo meczu świętować jak Bóg da Futbol jest tak piękną grą, wszyscy z nas kochają ją Go, go, go, Panthers goal! na stadionie mamy show Go, go, go, Panthers goal! na stadionie mamy show Go, go, go, Panthers goal! na stadionie mamy show go, go, go, Show. Go, go, go! z go! Na stadionie is... Rozkoczą, kilka biegów nasi walczą Drugie znowu jest podanie, aż przyniósł i pod ścianę oni muszą Aby nie, to tu znowu wygram mecz Futbol, nasz poezją jest, już wiadomo kto gra mecz Nas po Cjogi, rozpala każdy z nas daje siebie co ma. Patrząc od końca wierząc, zwycięstwo, radość i widzą spełniać marzenia. Go, go, go, go bazę z goal na stadionie mamy show. Go, go, go, bazę z na stadionie mamy show. Go, go, go, bazę z na stadionie mamy show. Go, go, go, bazę z na stadionie show. Ogi rozpala nas Każdy z nas daje z siebie co ma Walcząc do końca, wierząc w zwycięstwo Radość kibiców Spełniać marzenia Go! Go! Go! Go! Patrz z go! Na stadionie mamy show! Go! Go! Go! Patrz z go! Na stadionie mamy show! Go! Go! Go! Patrz z go! Na stadionie mamy show! Go! Go! Go! Patrz z go! Na stadionie show! Go go go! Go go go! Na stadionie show! Go go go! Panthers go! Na stadionie show! Wow! Go, go, go!